Ciekawostki o pająkach w Minecraft. 1. Pająki po raz pierwszy okazały się w wersji Survival Test 0.26. 2. Pająki na poziomie trudnym i hardcore mogą się pojawić z trwałym efektem szybkości, siły, regeneracji lub niewidzialności. 3. Pająki mają 1% szans na pojawienie się razem ze szkieletem. Wtedy powstaje pająk czy jeździec. 4. Pająki zawsze będą atakować gracza w mocno zalesionym lesie. Natomiast nigdy nie zaatakują w pokoju z Glowstone'a, niezależnie od pory dnia. Jeżeli film Ci się spodobał, zostaw lajka i suba z dzwoneczkiem, bo za niedługo na moim kanale pojawi się specjalna 100 subskrypcji.